Witam wszystkich w kolejnym ABC Przedsiębiorczego Architekta. Dzisiaj o planowaniu na kolejny rok. Tak jak mówiłam Wam w styczniu 2022, zaraz będzie grudzień 2022. No i tak się stało. Także te 12 miesięcy minęły bardzo szybko. Chyba nie tylko mi, dajcie znać, ale chyba nie tylko mi. Um. Także jestem ciekawa, jak to u Was wygląda. Cześć Arci, cześć Kowalik, cześć Małgorzata. Kowalik to nie wiem, czy my się znamy, czy to jest jakieś prywatne konto. Cześć Stanley, witajcie, witajcie. Dzisiaj o planowaniu. Ja o planowaniu zrobiłam dużo materiałów, ale dzisiaj zrobimy jakieś małe podsumowanie i przygotowanie na kolejny rok. Tak jak już mówiłam na początku grudnia, części z Was warto planować kolejny rok od samego początku grudnia, może nawet w listopadzie. Cześć K Katie, Katy my interiors i cześć Kinga. Kinga widzimy się tu pierwszy raz, czy już tu byłaś? Cześć Marek. Więc dzisiaj będę mówiła o tym planowaniu, żeby Wam pomóc. Powiem Wam o dziesięciu takich ogólnych krokach ogólnie, żeby za dużo nie szczegółów, bo to bym mogła o tym mówić, mówić i mówić i, i końca nie widać. Tutaj jednak trochę rzeczy trzeba powiedzieć. Na końcu opowiem Wam, podam Wam przykłady pięciu książek o planowaniu, które polecam. Tych książek jest dużo, dużo więcej, ale te, te pięć będzie będę mówiła o tym troszeczkę później. Jakby coś mi tutaj wyskoczyło. A zaczynamy słuchajcie, od planowania i tylko na samym początku małe przypomnienie dla wszystkich osób, które są w moim newsletterze albo są w grupie zamkniętej przedsiębiorczy Architekt na Facebooku 10 stycznia spotykamy się na żywo o 19.00. Nie będzie nagrania z tego spotkania, a będzie to spotkanie, gdzie będziemy mogli się zobaczyć przez monitory i ze sobą porozmawiać. Ania z Wrocławia, no właśnie tak myślałam, że Ania to ty, ale nie byłam pewna, bo logo, te, ten nikt twój był zmieniony, nie mogłam cię poznać. Kinga, często jestem w pracy, nie mogę być na żywo, dlatego dziś korzystam. Aha, rozumiem, cześć Kinga. Cześć Agata, Agatę kojarzę i Magda się pojawiła. Dobra. Słuchajcie, 10, 10 kroków już, już Wam mówię, także zapiszcie sobie 10 stycznia, godzina 19, widzimy się online, nie musicie się nigdzie logować, jest tylko w pokoju, z tego co pamiętam, 150 miejsc, kursantów jest dużo, dużo więcej, ale więcej nas i tak nie będziemy w stanie porozmawiać, mam nadzieję, że Was nie przyjdzie aż tyle, bo to będzie nie do ogarnięcia no ale pewnie część z Was będzie chciała się zobaczyć, więc będziemy się widzieć. I już określamy, już zaczynamy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak planować swoje działania, to kilka kroków Ci podam, jak to zrobić. Pierwszy krok to jest określenie swoich celów. Musimy się zastanowić, co chcemy osiągnąć, jaki jest główny cel naszego działania. I tutaj możemy myśleć w kategorii, w kategorii tego... Czekajcie, bo tutaj coś mi ktoś się wbija. W kategorii tego, czy chcemy myśleć tylko o biznesie projektowym, czy myślimy w kategorii w ogóle planowania pracy, ale również życia prywatnego. Ja bym tych rzeczy nie rozdzielała, bo to wszystko ze sobą słuchajcie, jest połączone, więc tutaj jest bardzo ważne, żebyście określili swój cel, taką misję życiową albo cel taki duży, główny, być może nawet nie na cały rok albo nawet na, w perspektywie 5 czy 10 lat, Dlatego, że ten duży cel można rozbić potem na mniejsze kroki. My musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć yy, i po co to robimy. Tak? I teraz ja tutaj podam takie trochę mniejsze przykłady, mniejsze cele, na przykład czy chcemy mieć większą ilość projektów, czy chcemy mieć większe projekty powyżej na przykład 80 metrów kwadratowych albo chcemy mieć zarobki na poziomie na przykład 5, 10 czy tam 15 tysięcy złotych. Każdy określa, co potrzebuje. I teraz określenie tego celu pozwoli Wam na to, aby zacząć planować, jak do tego dojść. Bo to, że sobie wpiszemy jakiś cel, to można sobie wszystko wpisać na kartce papieru. Kartka wszystko przyjmie, ale chodzi o to, żeby dało się to zrealizować. Więc musimy zacząć to określać. Ktoś mi tu się próbuje wbić na life'a, nie, nie, nie możecie się wbić na life'a. Okej, okay, dobra. Krok numer dwa. Ustalamy priorytety, czyli określamy co jest dla Ciebie, określasz co dla Ciebie jest najważniejsze i koncentrujesz się tylko i wyłącznie na tych rzeczach. Czy chcesz na przykład mniej pracować, mieć dwa dni wolnego, bo do tej pory w weekendy pracowałeś albo pracowałaś. Czy chcesz w części wyjeżdżać na wakacje, czy chcesz zwiększyć swoje zarobki miesięczne, kwartalne, czy chcesz więcej pieniędzy odkładać, czyli musisz więcej też zarabiać, żeby odkładać, czy chcesz zacząć kontrolować swoje wydatki, czy chcesz z kimś zacząć współpracować i na przykład delegować wizualizację wnętrz, albo modelowanie 3D, albo inwentaryzację, albo robienie rysunków technicznych, albo chcesz zatrudnić wirtualną asystentkę, tak? Musisz określić dokładnie, co jest dla Ciebie najważniejsze. Czyli jak wybieramy ten główny cel, to wypisujemy sobie też mniejsze i układamy je w hierarchii, od najważniejszych do najmniej ważnych. Trzeci punkt to jest zro zrobienie listy zadań. Czyli stwórz listę wszystkich rzeczy, które chcesz zrobić i właśnie je musisz uporządkować według priorytetów. Najlepiej online, tak żeby można było łatwo poprzestawiać rzeczy. Można wstępnie zrobić najpierw na kartce, ale potem lepiej to zrobić właśnie na przykład w Google dokumenty, aby łatwo można było te punkty przestawiać, które są najważniejsze, które są mniej ważne, do każdego celu i tak trzeba będzie rozpisać kroki, więc takie działanie online jest przydatne, możecie też użyć aplikacji Canva, tam jest taka, taka opcja burzy mózgu, gdzie można też sobie zrobić takie ładne fiszki i przesuwać sobie i układać fiszki. Możecie oczywiście też fiszki takie wziąć papierowe i najpierw zacząć od papierowych, ale tutaj sugeruję, żeby zrobić sobie zdjęcie, jak już wszystko pokładacie, bo będzie się Wam wydawało, że już wszystko pamiętacie, a potem się okaże, że nie, więc jak już pokładacie te fiszki, to zrobić zdjęcie. Minus robienia tego na, takiego fizycznego i nawet z tym zdjęciem jest taki, że jeżeli tych kroków jest dużo, to po zrobieniu zdjęcia te wszystkie elementy są nieczytalne, także w wersji online jest to łatwiej zrobić. Cześć Kasiu, cześć Bayerischer, cześć Iza, witajcie. Jeszcze tylko zerknę do Was tutaj. Napiszcie mi proszę, z jakiego miasta mnie oglądacie albo z jakiego kraju mnie oglądacie, jestem ciekawa. Muszę tutaj do Was zerkać. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie jest zapisany na narzędziownik architekta, to jest taki mój magazyn, który wychodzi co tydzień w piątki, teraz będzie wychodził w poniedziałki o godzinie 12 od 2 stycznia, to koniecznie to zróbcie. Gdzieś albo w bio, albo nad wideo, albo pod wideo będziecie mieli, będziecie mieli link, także koniecznie się zapiszcie. Storunia, A, jesteś Storunia. Kinga jest Rzeszowa. Asa Studio skąd jest? Bo nie wiem z, jakiej, z jakiego miasta, gdzie mnie oglądasz. Iza, skąd jesteś? Kasiu, napisz Justy, z jakiego miasta jesteście? Z Poznania jest Iza. O, no to widzisz, z tego samego miasta co ja. Dobra. Teraz tak. Jakich ja w ogóle jeszcze, jak mamy te trzy punkty, jakich ja narzędzi używam? I y, osoby, y, moi kursanci, tak. Na przykład używam takiego planera celu finansowego, tak? Określam, wkładam tam swoje założenia i ten Excel mi po prostu wypluwa wyniki. Ja wiem, co, ile muszę pewnych rzeczy zrobić, ile zwiększam, o ile procent zwiększam zarobki, ile projektów muszę zrobić, jakaś średnia cena za metr kwadrat takiego projektu, jaka jest średnia cena za godzinę, bo tam też jest obliczany czas pracy, więc tutaj zachęcam Was do tego, żebyście się polubili z Excelami, z tabelkami, dlatego że one tak naprawdę nie kłamią. Nam się dużo rzeczy wydaje, my przypuszczamy, że coś robimy szybko i tak dalej, ale potem rzeczywistość pokazuje nam zupełnie coś innego. Bierzemy aplikację do liczenia czasu, na przykład Toggle, no i nagle się okazuje, że coś co nam się wydawało, że robimy krótko, że tam od czasu odpisywanie klienta odpisywanie na maile klienta to jest 5 minut. Nagle wychodzi nam, że w ciągu miesiąca poświęcamy na to 20 godzin albo 15 godzin. Bo tyle pracy y, kosztuje jak gdyby odpisywanie, bo nie mamy zrobionego procesu projektowego, nie mamy poukładanych pewnych rzeczy i wszystko robimy spa, spontanicznie i chaotycznie. Tutaj nie widzę w ogóle Waszych za ile, nie wiem co za ile, nie wiem o co tu chodzi. Z Kielc jest Agata, ok. Kuska. Kuska, z jakiego miasta jesteś? Asa Studios z Lublina. Czy ktoś z Was jeszcze nie jest zapisany na narzędziownik, to koniecznie to zróbcie i się zapiszcie. Punkt czwarty. Określamy terminy, ustalamy kiedy chcemy zakończyć każde zadanie, i ustalamy to w harmonogramie. Możesz skorzystać z kalendarza online. Ja korzystam z kalendarza Google, dlatego że mogę każdy na przykład projekt oznaczyć osobnym kolorem. I jeżeli mój projekt składa się z 40 etapów, a to pokazuję też, pokazywałam na szkoleniach, jak to sobie wszystko pokładać, czyli jak rozpisać w kalendarzu każdy projekt, spędziamy na etapy. Taki kurs powstał 3 lata temu, to widzieliście. Że każdy projekt to jest osobny kolor, i potem jeszcze mamy etapy, tak? Po kolei, że, czyli na przykład mamy zrobienie inwentaryzacji. Jeżeli nie robimy inwentaryzacji, to mamy przerysowanie rysunków technicznych do jakiegoś tam programu typu CAD, albo do programu typu na przykład Sketchup, w zależności na czym pracujecie. Potem mamy poszczególne kroki dotyczące poszczególnych pomieszczeń, czyli modelowanie ogólnie bryły. Potem projektowanie salonu, kuchni, łazienki i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy znowu robienie wizualizacji kuchni, salonu, łazienki. Potem mamy jakieś na przykład doprecyzowanie kosztorysu i tak dalej, i tak dalej. Każdy ten element to jest krok. Nie mam tutaj przy sobie teraz, chyba gdzieś odłożyłam moje fiszki. Chciałam wam pokazać jak to wygląda na fiszkach, ale dobra, nie mam. W innych materiałach pokazywałam też jak to robić. I teraz jeżeli my planujemy i robimy to zgodnie z zasadą 6040, bo te Excel, które ja mam do liczenia właśnie różnych rzeczy, na przykład mamy takiego Excela, który ułatwia policzenie, ile będzie trwał projekt, to on zlicza i podaje nam czas zgodnie z zasadą 6040, czyli planujemy... 60% swojego czasu, który przeznaczamy, a 40% nie planujemy, zostawiamy na rzeczy nieprzewidziane. Jak? Telefony z budowy, telefony od klienta, odpisywanie na różnych maile do sklepów, do klienta, rozwiązywanie różnych problemów, dodawanie różnych rzeczy, jakieś rzeczy związane z social mediami, z przygotowaniem oferty, coś, co robimy jak gdyby spontanicznie, a nie, że możemy wszystko zaplanować. My nie wiemy, kiedy do nas klient zadzwoni, nie wiemy, kiedy klientowi będziemy odpisywać, czy jak będzie jakiś problem na budowie. My tylko nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc my musimy na to mieć zarezerwowany czas, czyli jak gdyby nienapchane po brzegi planowania. Za chwilę jeszcze o tym powiem. I tutaj możemy skorzystać właśnie z kalendarza online, który po prostu będzie nam to ułatwiał. Punkt piąty. Punkt piąty. Jestem ciekawa, czy wiecie, jaki jest punkt piąty. Cześć. Mama Tymka i Tosi. Cześć, Amelika. Napiszcie mi, z jakiego miasta jesteście. Cześć, Grzepę. Kuska jest z Warszawy. Miło Was widzieć. Chyba Was widzę tutaj pierwszy raz u mnie. Belgia. Kara jest z Belgii. Kraśnik. Magda jest Kraśnika. Ok, dobra, fajnie. Czyli... Z różnych części świata. Uwaga, punkt piąty. Trzeba zidentyfikować przeszkody. Zastanów się, co mogło być Ci przeszkodzić w realizacji Twoich planów. Czy brak pieniędzy, czy brak właśnie umiejętności zarządzania czasem, tak? Czyli planowania. Być może musisz przeczytać kilka książek o planowaniu, zaraz będę o tym też mówiła. I, I być może musisz zrobić jakiś kurs o planowaniu. Być może musisz wrócić do kursu, który u mnie przerabiałeś. Tak, jeżeli przerabiałeś kurs na przykład online, jak rozpisać w kalendarzu każdy projekt z podziałem na etapy to być może powinieneś wrócić do tego kursu i przerobić go teraz w grudniu, żeby od stycznia zacząć to robić jeszcze lepiej jeszcze i lepiej, jeszcze szybciej. Problem polega z, z działaniami taki, że kupujemy książki, kupujemy kurs i myślimy, że ta wiedza nam się wleje do głowy i że samo się zadzieje. Żeby były efekty, trzeba po prostu zacząć działać. Planowanie, na przykład ktoś mówi, że planowanie nie działa, bo ktoś powpisywał sobie w kalendarzu na cały tydzień zadania i do piątku nie, ich nie zrealizował. No tak, nie działa wtedy, kiedy robimy to źle, wtedy, kiedy robimy po brzegi, wtedy, kiedy nie robimy zgodnie z zasadą 60-40, wtedy, kiedy wkładamy sobie w kalendarz tysiące tasków, zamiast zrobić jeden główny na cały dzień, maksymalnie trzy zadania na dzień. Zaraz o tym będę mówiła. Czyli musimy, słuchajcie, tutaj hmm, sobie to wszystko określić. Jeżeli na przykład chcecie pracować w i zarabiać więcej, kiedyś taki webinar na ten temat robiłam, to też musicie określić, co może Wam zablokować tą realizację. No bo zobaczcie, jeżeli na przykład nie macie strategii projektu, strategii w ogóle działania Waszej firmy i bierzecie nagle 10 projektów, takich małych 10 projektów, żeby dojść do kwoty X, bo taką sobie założyliście, to okaże się, że tych 10, 10 projektów nie jesteście w stanie zrobić w miesiącu, bo macie szklany sufit w postaci 24 godzin, a każdy z nas ma tylko i wyłącznie 24 godziny. Więc Trzeba coś zmienić, czyli trzeba brać inne projekty, które być może będą większe, które będą droższe i będzie ich po prostu mniej. Bo co z tego, że już zrobimy sobie założenie, chcę zarabiać 10 tysięcy na przykład miesięcznie i zrobię 10 projektów po 1000 zł, jak nie jestem w stanie zrobić 10 projektów po 1000 zł, bo bym musiała robić od poniedziałku do niedzieli po 16 godzin. Co oczywiście wiąże się z tym, że się prędzej czy później wykończę, wypalę, rozchoruję. Nie będę w stanie po prostu tego robić, bo na dłuższą metę po prostu jest to niemożliwe. Dlatego tutaj jest kluczowe, aby pewne rzeczy zacząć planować. W lutym będziemy mieli takie super szkolenie właśnie o planowaniu z wszystkimi narzędziami, z gotowymi szablonami maili, z gotowymi szablonami w ogóle wszystkich rzeczy, które są związane z obsługą klienta, po prostu wszystko będzie gotowe, podane na tacy, tylko trzeba ten kurs poprzerabiać i u siebie wszystko powklejać i powdrażać. Także w lutym będzie, yy, możecie się już na to szykować, niedługo będzie można się zapisać na listę oczekujących. Yy, punkt szósty. Zdobądź odpowiednie zasoby. Upewnij się, że masz wszystko, czego potrzebujesz, aby zrealizować swoje zadania. Czy masz wystarczająco szybki komputer, szybką kartę graficzną, odpowiednią ilość RAM. Ktoś robi projekt na przykład wizualizacji i projekt w jeden dzień. Wszystko Ty robisz w trzy dni albo tydzień. Dlaczego? Czy Twój komputer nie jest za wolny? Czy Twoja karta graficzna nie jest za słaba? Być może masz za słaby program graficzny, który robi zbyt, zbyt słabej jakości wizualizację. Tak? Być może wizualizacje, które można zrobić w 10 minut, Ty ustawiasz dwie godziny, a potem 8 godzin się renderuje ze względu na to, że ten komputer jest za słaby. Tak. Czy masz bazę modeli 3D i tekstur? Jeżeli nie ma internetu, czy te, możesz korzystać z tej bazy offline, czy ona jest gdzieś u Ciebie zapisana i możesz korzystać, tak? a nie, że internetu nie ma i nagle nie możesz pracować, Tak? już jesteś w plecy. Czy masz odpowiednie miejsce do pracy? Czy pracujesz u siebie czy u kogoś? Czy to stanowisko daje ci komfort pracy, że będziesz po prostu sobą produktywną, czy masz tysiące rozpraszaczy, masz po zakładki, po otwierane zakładki, na przykład w komputerze z social mediami, albo w komórce nie daj Bóg, i po prostu poświęcasz 3-4 godziny na social media, oglądanie i scrollowanie. To bardzo łatwo, słuchajcie, sprawdzić, są aplikacje, można zobaczyć ile czasu poświęcamy. Jak oglądałam statystyki to średnio dorosła osoba od 3 do 4 godzin średnio codziennie poświęca na social media. To jest olbrzymia strata czasu. W 4 godziny można y przeczytać y książkę, można zrobić jeden albo dwa kursy, można zrobić co najmniej y plan na pierwszy kwartał 2023 można zrobić nową strategię marki, naprawdę mnóstwo rzeczy można zrobić, więc to od Was zależy, jak będziecie ten czas wykorzystywali i takie argumenty, że ja nie mam czasu, to oznacza, że ten czas po prostu poświęcasz na rzeczy, które nie są istotne, a to co jest istotne, to, bo mówisz na przykład, że planowanie jest ważne, ale de facto nie jest ważne, bo gdyby było ważne, to byś poświęcił na to odpowiednią ilość czasu i te cztery godziny poświęcił właśnie na planowanie swojego życia, na planowanie swojej pracy, na planowanie swojego czasu wolnego i na planowanie swojego zdrowia. Cześć Mariola, napisz mi z jakiego miasta jesteś, gdzie skąd mnie oglądasz, czy akreft też możesz napisać, czajka. Esencja design, z jakiego jesteście? Jakiego jesteście miasta? Jestem ciekawa, i czy jesteście w narzędziowniku. <głosy> ktoś mi tu pisze, że Agnieszka w złotych butach bym chodziła, gdybym była tak zorganizowana choć w połowie jak ty, ktoś napisał. Wiesz, co. <głosy> Ja nie jestem tak super zorganizowana, ja się cały czas tego uczę i tak naprawdę tam zamieniam tą moją słabą stronę, właśnie tą organizację w coś mocniejszego, czyli wzmacniam te moje słabe punkty, bo one przeszkadzały mi w rozwoju, one mi przeszkadzały w różnych rzeczach, też nie miałam czasu na wszystko, co bym chciała i tak mam różne problemy z tym, że nie jest to wszystko zorganizowane tak, jak bym chciała, ale codziennie zmieniam jeden mały procent. Ktoś powiedział, w jakiejś książce mądrej właśnie napisał, już nie pamiętam teraz w której, bo dużo ich czytam, że wystarczy codziennie 1% coś ulepszać i na końcu mamy 37% większego ulepszenia, to jest procent składany i dzięki temu po prostu jesteśmy co roku o te 37% lepsi, więc mam nadzieję, że ja jestem co roku o te 37% lepsza w planowaniu. I tym się z Wami dzielę, żebyście i Wy mogli z tego skorzystać i coś zmienić. I jeżeli mi się udało, to i Wam się uda. Cześć Agata, napisz skąd jesteś, cześć Janina, witajcie. Ktoś tu pisze, baza tekstur i modeli oraz szablon projektu. Szablon projektu matka, nad którym pracuję. Marka może, tak? Szablon, nie do, nie do końca wiem o co tu chodzi. Szablon projektu, jakbyś mogła jeszcze raz napisać. Nie wiem, jak udało mi się przepracować w tym zawodzie. 20 lat bez tych narzędzi. Nawet bez umów, bez wizytówki, bez strony z polecenia non-stop. Można, ale duża cena zdrowia i przepalenia. Od roku ogarniam Excela i inne. Teraz blokowanie czasu na kalendarzu, Google i wiele innych narzędzi. Listy to do, Milano, Formly, rozumiem. Tak, wszystko słuchajcie się da. W się też się da przeżyć. Tak jak tutaj ktoś napisał 20 lat, ktoś chyba z grupowiczy, bo nie widzę nika. Czekajcie, odpalę sobie grupę i zaraz zobaczę, kto to napisał. Bo niestety nie widzę Waszych ników na grupie, jak nie jesteście zalogowani do czata. Sekundkę, sekundkę, muszę tu znaleźć. O. Muszę Was tutaj poprzestawiać trochę. Już zerkam. Sylwia, Sylwia pisze, tak, tak, tak, tak, Sylwia. Mhm. Słuchaj Sylwia, nigdy nie jest za późno, tak jak powiedziałaś, na zmianę, można pewne rzeczy zrobić, tak naprawdę tam, słuchajcie, tam gdzie są wasze słabości, tam jest Wasz wzrost, ja to przerobiłam u siebie, sprawdziłam i rzeczywiście tak jest. Tam, gdzie są jakieś punkty, punkty słabe, czyli na przykład jak nie lubicie planowania, nie lubicie liczb, matematyki, exceli, to jak zaczniecie to robić, to liczby one nie będą Was oszukiwać, to nie będą Wasze gdybania, przypuszczenia, tak jak mi niektórzy mówią o swoich przypuszczeniach, to nie działa, tego nie da rady, tego nie zrobię, ale ja mówię podaj mi dowody, pokaż mi, pokaż mi, że to robisz tak szybko. I ktoś nie jest w stanie pokazać, bo jak zaczyna liczyć, to się okazuje, że to było jego y, pobożne życzenie, że on to tak szybciutko robi. Na przykład wysyła maile do klienta i te maile mu zabierają mało czasu, albo na zrobienie oferty to on poświęca 3 minuty. Trzy minuty to może jej poświęcisz, jeżeli masz gotowy szablon oferty, który ja pokazuję tak na szkoleniach i tutaj w materiałach live. Ale jeżeli nie masz takiego szablonu, to w życiu nie zrobisz dobrej oferty, która sprzedaje. Która przekonuje klienta, w 3 minuty. Może, może w 30, ale to też jest mało prawdopodobne. Więc musisz poświęcić na pewne rzeczy czas, ale poświęcasz go raz i potem wykorzystujesz. Pewne rzeczy delegujemy, pewne rzeczy automatyzujemy, pewne rzeczy upraszczamy, skracamy, część rzeczy powiększamy tam, gdzie chcemy dać większą wartość dla klienta, żeby klientowi było łatwiej, ale też upraszczamy swoje działania, żeby nam też było szybciej i łatwiej. Cześć DARPRO, cześć Agata. Um, także jeżeli nie macie szablonów, oferty, maili i tak dalej, zerknijcie sobie na platformach, Agnieszka Pasieka tam to wszystko jest. Punkt siódmy. Zacznij działać. Rozpocznij wdrażanie swojego planu i działaj konsekwentnie. Dużo osób lubi planować, ale nie wdraża. Czyli ciągle planują, planują, planują, a tu trzeba działać. Lepiej jakoś, które się zamieni kiedyś tam w przyszłości w jakość, niż po prostu siedzieć i dopracować idealnie logo i tak dalej. Co z tego, że będziecie mieli świetną stronę www, fantastyczne logo, pięknie zrobioną ofertę, jak waszej strony nikt w ogóle nie znajdzie. Nikt nie znajdzie w social mediach. Nie macie przekierowań, nie macie lajków takich. Ja zawsze to mówię, że to jest tak, jak woda spływa różnymi kanałami do morza. Wy jesteście w tym, tym, tym morzem. I wszyscy mają do Was przypływać tymi kanałami. Im więcej macie tych ścieżek wodnych, które prowadzą do Was, tym większe szanse na to, żeby cały czas się utrzymywać na powierzchni, żeby mieć cały czas przypływ pieniędzy, które są niezbędne do prowadzenia działalności. Bez pieniędzy firma nie istnieje, to jest utopia. Ostatnio ktoś do mnie napisał um, w sprawie jakiejś współpracy i się przeraziłam, bo ktoś napisał w swoim CV, że nie liczy czasu. I był z tego dumny. Był z tego dumny że nie liczy swojego czasu, czyli to chodziło oczywiście o pozytywny wydźwięk, czyli poświęcam klientowi nieograniczoną ilość czasu, czyli zajeżdżam się na śmierć, nie działam strategicznie, nie liczę swojego czasu, czyli nie liczę pieniędzy, czyli nic nie zarabiam, czyli ciągle będę pod kreską, czyli ciągle będę mieć problemy z pozyskaniem klienta, czyli nie będę miał cash flow, czyli nie będę prowadził działalności, czyli w końcu się wypalę, mój biznes zniknie i pójdę gdzieś indziej. Oczywiście można zmieniać biznesy, ja też robię różne rzeczy, nie tylko to i wcale nie jest powiedziane, że do końca życia będę prowadziła tą firmę, bo może ktoś inny będzie za mnie prowadził studio, a to, a to, tak. Firmy są po to, żeby je rozwijać, a potem je na przykład sprzedawać, albo być udziałowcą, albo być tylko prezesem i tak dalej. To nie o to chodzi, tak. Chodzi mi o takie wypalenie, że po prostu my... Jak będziemy robić ciągle i ciągle i ciągle i nie będzie balansu pomiędzy odpoczynkiem a pracą, pomiędzy życiem prywatnym a pracą, pomiędzy naszymi marzeniami takimi biznesowymi i takimi prywatnymi, to to się wszystko po prostu prędzej czy później rozsypie. Każdego dnia słuchajcie, realizujemy, ten punkt siódmy, tak? każdego dnia realizujemy minimum jeden główny krok, znaczy maksimum jeden Krok, albo inaczej, minimum jeden krok, ale maksimum trzy. Czyli po prostu nie robimy sobie stu tasków czy dziesięciu tasków na każdy dzień, bo to jest nierealne. Jeżeli byście nawet pracowali 10 godzin i robimy to wszystko, to planowanie według zasady 60 do 40, czyli 6 godzin sobie planujemy, 4 zostawiamy luzem, luz, to i tak na te 6 godzin te trzy zadania to będzie już dużo. Nieraz to będzie jedno zadanie. Podam wam przykłady. Poniedziałek. Macie do zaprojektowania salon. Bryła w 3D jest gotowa, pusta. Zaczynacie projektować salon. Jesteście sprawnymi projektantami. Projektujecie ten salon, ustalacie sobie, że te 6 godzin bitych albo jeżeli pracujecie 8 godzin, to jest niecałe 5 godzin robicie salon. Po 5 godzinach zostaje Wam trochę czasu takiego niezaplanowanego. Nikt nie zadzwonił, nikt niczego nie chciał. Super, kontynuujecie salon, kończycie gotowe. Wtorek. We wtorek macie w kalendarzu wpisane, że projektujecie łazienkę. To jest małe WC. Zajmuje Wam to dwie godziny, macie w planach, że będziecie robili to 5 godzin. Macie dodatkowy czas, ustawiacie sobie już tekstury i przygotowujecie do renderu. Jak wychodzicie z biura, włączacie render. I renderuje się jak Was nie ma. Oczywiście robicie autosave, żeby automatycznie się zapisało, żeby ta praca nie poszła na daremno. Czyli wtedy, kiedy idziecie na spacer, wtedy, kiedy idziecie do kina, wtedy, kiedy idziecie na obiad, wtedy się renderuje. tak. Jeżeli macie na przykład jeden komputer. Żeby nie było sytuacji, że patrzycie pusto w ekran albo sobie wmawiacie, że nie, nie macie wyjścia i teraz będziecie sobie oglądali social media, bo w tym czasie się renderuje. Nie, tak sobie wszystko poplanujcie, żeby rendery były wtedy, kiedy nie siedzicie przed komputerem i robicie zupełnie coś innego. Środa. W środę macie zaplanowane, że będziecie projektowali kuchnię i nagle dzwonią z budowy. Tu jest problem, tam jest problem, coś. I nagle mijają Wam dwie pół godziny, a mieliście zaplanowane, że cztery godziny będziecie robić kuchnię. Dwie pół Wam zniknęły, zostały Wam dwie godziny, tak? Na szczęście mamy bufor czasowy, kolejne dwie godziny i kończycie dzień skończoną kuchnią. Ale gdybyście nie przewidzieli tego czasu, no to nie macie szans. Co więcej, jeżeli nie, nie ma żadnych takich rzeczy nieprzewidzianych, to idzie Wam szybciej. W ogóle jeżeli będziecie pracowali na Excelu, tak jak to pokazuję na tym moim Excelu, dotyczącym planowania poszczególnych etapów i każdy krok tam, słuchajcie, rozpisujemy, to tam w tym Excelu zawsze jest pokazane, zaplanowałem, że zajmie mi to tyle, Naprawdę zajęło mi tyle. Są dwie rubryki, żebyście się sami nie oszukiwali. W pierwszej wpisujecie zakładany czas każdego etapu, bo u mnie każdy etap jest rozpisany, tam nie ma w ogóle ściemy, a potem z aplikacją mierzycie ten czas i wpisujecie ten czas. I wtedy co Wam wychodzi? Wychodzi Wam to, o to myślałam, że zrobię dwie godziny, ale jednak pięć. A tutaj myślałam, że zrobię ten projekt w pięć kuchni, a udało mi się w dwie, bo byłam produktywna, nie miałam rozpraszaczy. W ogóle jak mamy takie ciśnienie z tyłu, że mamy mało czasu, to bardziej skutecznie możemy też działać, a nie że sobie na przykład dajemy dwa tygodnie na coś, co można zrobić w jeden dzień. No i potem nagle znajdujemy mnóstwo wolnego czasu na robienie różnych głupot i ten czas przylatuje nam przez palce, bo po prostu siedzimy w komórce czy tam w tablecie, czy w jakieś tam nawet na komputerze i czytamy różne głupoty, które i ten czas marnujemy zamiast zrobić coś fajnego dla siebie. Osiem, monitoruj postępy, regularnie sprawdzaj jak idą prace i czy zmieniły się jakieś okoliczności, bo planowanie to nie jest coś takiego, że my na sztywno to robimy i potem za cenę życia i śmierci musimy to realizować, tylko są różne okoliczności, które mogą te plany zmieniać, tak? które mogą wpłynąć na nasze działanie. Licz czas aplikacją sprawdzaj klientów pod kątem opłacalności wykonywanego projektu, czyli jeżeli masz już opracowaną strategię marki, wiesz jak duże projekty będziesz robił, ile tych projektów minimalnie i maksymalnie musisz wykonać co miesiąc, żeby zamknąć rok na wyniku takim jak sobie życzysz, to ty musisz sprawdzać, bo jeżeli przychodzi klient i chce małe WC, Powiedzmy, projekt za 1000 zł, a ty robisz projekt od 5000 złotych, to ty nie możesz podjąć się takiego działania, bo nie zdążysz i byś tych projektów musiał dużo, dużo więcej zrobić i twój po prostu plan finansowy się będzie rozjeszczał. Więc tutaj te rzeczy trzeba monitorować. No i na przykład musisz tutaj pamiętać też o planie działania w social mediach, tak? Bo z kości klienci też muszą przychodzić. Punkt dziewiąty, krok dziewiąty. Dochodzimy do końca. Słuchajcie, dopasuj swój plan. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zmień swój plan, aby lepiej dopasować go do aktualnej sytuacji. Jeżeli się rozchorujesz, no to te wszystkie bloki czasowe, co się tam powkładałeś w kalendarz, no to one nie będą do zrealizowania. Ale jeżeli masz to zrobione według zasady 60-40, to najprawdopodobniej uda Ci się to wszystko tak poprzesuwać, żeby pewne rzeczy zrobić później i też będziesz miał mniej czasu na głupoty i na przepalanie tego czasu i będziesz bardziej zorganizowany i produktywny, no bo tak, tak działamy, słuchajcie, tak to już, tak to już jest. Część zadań może okazać się zbędna i najczęściej się okazuje. Okazuje się, że jak jesteśmy chorzy albo nie ma internetu, czy coś tam się dzieje, nagle te rzeczy, co nam się wydawały, że jak ich nie zrobimy, to świat się zawali, się nie zawalają. Idziemy na wakacje, wydaje nam się, że świat się skończy, firma upadnie, nie upada, wszystko funkcjonuje dalej. To też powinno nam dać do myślenia. Część zadań może okazać się zbędna, a będą musiały dojść na przykład jakieś nowe, słuchajcie, jeszcze zadania. O tym też pamiętajcie. Krok numer 10, zrób podsumowanie po zakończonej realizacji swojego projektu, planu, jeden projekt, zrób podsumowanie, a zajęło mi to tyle i tyle, Wizualizacje robiłam po dwie na każde pomieszczenie, średnia wizualizacja, ustawienie zajmuje mi 15 minut, wyrenderowanie zajmuje mi 15 minut, tak? Jeżeli na godzinie mam cztery wizualizacje, no to w dwie godziny zrobię 8, w cztery zrobię 16, czyli jeżeli robię kolejne planowanie, kolejnego projektu, to już mam dane. Już wiem, co wpisać w tabelkę, że zrobienie wizualizacji tyle, że przygotowanie tyle, że wymodelowanie bryły tyle i tak dalej, i tak dalej. I wtedy bardzo łatwo nam planować, bo mamy cyfry i liczby. Jaki temat jest tego life'a? <gry> Design for you, no słuchaj, no, zgaduj, zgaduj jaki jest temat, zaraz Ci powiem. Najlepiej robić, słuchajcie, podsumowanie, co trzy miesiące, czyli cztery razy do roku, cztery razy do roku, jeżeli w ogóle zaczynacie zabawę z planowaniem, to co miesiąc, tutaj nie ma, się, nie, nie ma drogi na skróty, bo jeżeli to jest początek, to wy dużo rzeczy nie wiecie, dużo będziecie robili nie tak jak trzeba, ale to nic nie szkodzi, można się planowania nauczyć, podpowiedź, słowo planowanie klucz, design for you. Można się tego nauczyć, tylko trzeba to po prostu robić regularnie, czyli na sztywno w kalendarzu. Najważniejszą rzecz, jaką dzisiaj wpisujecie, najważniejszą ze wszystkiego jest wpisanie planu, że planujecie. Czyli wpisujecie sobie na przykład, że we wtorek czy tam w poniedziałek, 2 stycznia macie blok czasowy, 4 godziny, i cały ten czas poświęcacie na planowanie. Możecie robić tego według mojego schematu, możecie zrobić jakiegoś webinara który robiłam, bo robiłam też webinary jak planować, mam kurs jak stworzyć plan działania swojej firmy online, mam webinar jak pracować mniej i zarabiać więcej jako projektant czy jak oszczędzić się na przykład 30 dni w roku, mam kurs online jak rozpisać w kalendarzu każdy projekt z podziałem na etapy, są też narzędzia, tak jak już mówiłam, dwa Excel o planowaniu procesu projektowego każdego etapu, ale też jest Excel jak obliczyć ile chcemy zarabiać. Możecie wejść sobie na bloga przedsiębiorczarchitekt.pl i tam jest mnóstwo artykułów na temat zarządzania yy, sobą w czasie, planowania poszczególnych etapów projektowych i tak dalej, i tak dalej. Planowanie. No, planowanie, no, planowanie to jest słowo klucz, a, a temat jest właśnie związany z tym, jak zaplanować swój rok 2023, jak wyciągać wnioski, jak rozwinąć studio projektowe. Tak to, słuchajcie, wygląda. I teraz miałam wam podać pięć książek, bo to zawsze mi się pytacie. Nie przyniosłam ich wszystkich, bo zapomniałam. Mąż mi tylko przyniósł, słuchajcie, jedną pierwszą z brzegu, i tak miał problem, żeby ją y, znaleźć. E, słuchajcie, książki. Reguła pięciu sekund. Jeżeli zaczniecie czytać trochę o mózgu, szczególnie polecam wam książki Andersa Hansena, Wyloguj swój mózg, y, uwolnij swój mózg w zdrowym ciele, zdrowy mózg i tak dalej. Bardzo przystępnie o tym. Mówi, jak działamy, jak funkcjonujemy, jak zapanować nad swoim mózgiem, jak w ogóle ten mózg działa i dlaczego ciągle odwlekamy, dlaczego ta zasada Parkinsona ma zastosowanie, dlaczego nie umiemy zarządzać sobą w czasie, dlaczego mamy problem z planowaniem, dlaczego wolimy oglądać social media zanim, zamiast zrobić szablon oferty dla klienta. To, to jest właśnie związane z tym, jak działa mózg. Mózg nie chce się zmęczyć, nie chce tracić energii. I dlatego, co jest najłatwiejsze dla mózgu, no odpalić komóreczkę i scrollować Facebooka, także tak powiem bezmyślnie, ale jak żeby, żeby usiąść już na przykład do programu Canva i zrobić szablon oferty, no to już musimy się wysilić, ileś tej energii spalimy, więc co nam mózg podpowiada, a po co się będziesz męczyć, Poglądaj sobie tam na Facebooku, co pokazują, albo na Instagramie, a teraz jest TikTok popularny, to na TikToku, TikTok to już w ogóle jest taki uzależniać, że koniec świata. Wchodzimy w TikToka, żeby wrzucić post i co się dzieje? Widzimy filmik kogoś i to jest filmik wybrany przez algorytm. Idealnie dopasowany najprawdopodobniej do tego, co mamy teraz na tapecie. Jakiś temat konkretny, co nas interesuje i nagle oglądamy. No i oglądamy, oglądamy, oglądamy i po 15 minutach, po godzinie albo godzinie orientujemy się, że mieliśmy wrzucić post. Znaczy wrzucić swój, jak gdyby, filmik, który jakiś pokazuje nasze know-how albo jak działamy. To tak, słuchajcie, jest. Dobra. Czyli jedna książka to jest reguła 5 sekund. Ona jest bardzo prosta, od razu wam streszczę. Liczymy 5, 4, 3, 2, 1 i zabieramy się za robotę. Nie cierpimy wkładać rzeczy do zmywarki. Cały dzień się katujemy tym, że do zmywarki musimy włożyć albo że musimy zrobić pranie, albo wyjąć pranie, albo cokolwiek wyprasować. I cały dzień odwlekamy, odwlekamy. Męcząc się, zamiast się, że tak powiem, przymusić, policzyć, wdech, wydech, 5, 4, czy 2, 1, zaczynam robić. Jak zaczniecie sprzątać, jak zaczniecie wykładać zmywarki, jak zaczniecie wykładać pranie z pralki, jak zaczniecie robić ofertę, jak zaczniecie planować, to wejdziecie w proces i potem już mózg będzie Was, że tak powiem, wspierał i dalej to po prostu pójdzie. Tylko ten początek jest najtrudniejszy. Potem mamy książkę na nawyk, nawyk odwlekania, na który chyba każdy taki nawyk ma. Pamiętajcie, że nawyk da się zamienić tylko na inny nawyk, czyli nawyk odwlekania można zamienić na nawyk planowania, to jest dzisiejszy temat. Nie stanie się to w jeden dzień, więc się nie łudźcie, że przeczytacie książkę i będziecie planować, tylko chodzi o to, żeby sobie to uświadomić i yy, najlepiej w formie właśnie takiej yy, narysowanej, cyfrowej wpisać, jakie korzyści ja uzyskam z planowania, żeby zachęcić siebie, a dokładnie swój mózg do tego, żeby Was wspierał i zobaczył korzyści. Czyli jeżeli ja będę planować, to będę tyle i tyle zarabiać, pojadę tyle i tyle razy na wakacje, będę pracowała mniej, będę miała czas na zdrowie, pójdę sobie na spacer, poczytam sobie fajną książkę, będę miała czas na relacje z bliskimi, na rodzinę, pojadę w końcu na mój wymarzony wyjazd i tak dalej, i tak dalej. Muszą być jakieś nagrody, bo jak mózg nie ma y, nagród, to on nie będzie chciał Was wspierać. Nawyk odwlekania to była książka numer dwa. Reguła pięciu sekund to była książka numer jeden. Odzyskać czas. Odzyskać czas, bardzo fajna y, książka, która też dużo rzeczy uświadamia. <tuszę> Proszę, niech Pani zapisze ten live. Postaram się tutaj zapisać. Design for you, pamiętaj, jak jesteś na grupie zamkniętej, przedsiębiorczy, architekt. Na Facebooku, to tam są te live, możesz sobie wejść. Czwarta książka, świetna, to są atomowe nawyki. Atomowe, czyli olbrzymie, czyli wielkie nawyki. Fantastyczna książka. No must have, trzeba ją przeczytać, żeby po prostu to była, nie, to już była która? To była piąta, tak? Reguła pięciu sekund, nawyk odwlekania, odzyskać czas, siła nawyku i atomowe nawyki, czyli nawyki, które zmieniają radykalnie nasze życie. I teraz ile my czasu potrzebujemy na tą zmianę? Trochę długi ten live wyszedł dzisiaj. Co najmniej 21 dni. Ja myślę, że przy takim zabieganiu, przy takiej ilości bodźców i tasków, myślę, że to może być nawet 3 miesiące. Czyli przez 3 miesiące musimy mikro małymi krokami, żeby nasz mózg się za bardzo nie zmęczył, wdrażać malutkie rzeczy. Tak jak mówię 1%. Bo jeżeli my sobie walniemy jeden wielki cel i powiemy sobie, że my go w miesiąc zrealizujemy, to my go nie zrealizujemy. A jak go nie zrealizujemy, to nasz ośrodek w mózgu ośrodek yy, nagrody nie zostanie zaaktywowany i nie będzie nas wspierał do tego, żebyśmy po podeszli drugi raz do tematu. Więc to, są, to muszą być małe, małe rzeczy. Dlatego jak planujemy, to jedno główne zadanie na dzień, maksymalnie trzy, a nie 10 i 15 i łudzenie się, że zrobimy. Ok, jeżeli zrobisz te trzy i zostanie Ci cztery godziny ekstra, to wal kolejne, tak? to rób kolejne, Ok. Ale najpierw spróbuj zrealizować te trzy najważniejsze. Te trzy, które będą i yy, yy, przyniosą cię dalej. I bardzo często te cele to nie są cele przyjemne. To nie jest siedzenie na Facebooku i wymyślanie filmików, tak? Dobra, ponawiałam już, muszę, widzę, kończyć, yy, bo długo się zrobiło. Książki podałam, 10 kroków na planowanie podałam. Zaczynajcie działać, śledźcie mnie na Facebooku, na Instagramie. Jak chcecie super tipy, to wejdźcie sobie też na TikToka, macie linki w bio, macie materiały na przedsiębiorczaarchitekt.pl zapiszcie się do narzędziownika architekta, a jeżeli jakimś student tu jesteście, nie jesteście architektami, to zachęcam do tego, żeby zapisać się też na listę dla osób, które samodzielnie urządzają wnętrza, to też będę podawała Wam linki później. Także możecie sobie poczytać sporo na atoato.pl w sekcji blog, też ta część jest dla Was. Na YouTube jest cały cykl kurs na wnętrze, gdzie po kolei mówię jak projektować i urządzać wnętrze. jest tego bardzo, bardzo dużo. Nagrałam chyba już, niedługo będzie z tysiąc materiałów wideo, więc <grybujesz> każdy znajdzie coś dla siebie i pewnie odpowiedziałam na większość Waszych pytań, chociaż te pytania cały czas się Pojawiają i one też się, słuchajcie, powielają. Także do zobaczenia, i się już niedługo, słuchajcie, widzimy. Jeszcze na koniec, tylko powiem. Widzimy się to zawsze co środa, nie wiem czy w przyszłym tygodniu będzie live, ale jeżeli by nie był, to za dwa tygodnie na 100% będzie, ale widzę tu jeszcze komentarze, to poczekajcie, jeszcze odpiszę tym najbardziej wytrwałym, tylko udostępnię, yy, udostępnię jeszcze na, Facebook, na Instagramie, bo mnie poprosili, żeby nam nie zniknęło. Zobaczę tylko jeszcze, czy są jakieś pytania. Nawyki to sekret. Dążę do autopilota nawykowego, chociaż w 30% dnia, bez podejmowania decyzji. Mhm. No też tak można. Musiałabyś napisać więcej, żebym wiedziała o co chodzi. Ale to może gdzieś na grupie sobie jeszcze o tym porozmawiamy. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na, na ten okres świąteczny. Żebyście jednak... Y Znaleźli czas na to, co jest najistotniejsze i najważniejsze w życiu. Każdy pewnie wie, co to jest. I nie szukali wymówek, że musicie, że powinniście, że tak trzeba. Bo każdy w środku wie doskonale, co jest najważniejsze. I będziemy się, słuchajcie, widzieć.